twoje serce? Cicho. Co? To jest twoje serce? No. Bez kitu, aż ty kopiesz nogą. No. Ja piernicze to masz ciśnienie 500 chyba. Wywal tego kamienia spod mordy, bo będziesz musiał się po nim przyciągać. Musisz tu przejdę k**wa. Musisz. No. To już nie. A moja ręka lewa. Ja pier*****. -le. Nie dasz rady na plecy, nie? Co? Nie dasz rady na plecy. Ale ci nabija serce, masakra. Ah, oh, let's shoot you. Oh, my goodness. My goodness.